Witam dziś krok po kroku. Pokażę Wam, jak skonfigurować program Visual Studio, aby programować nim w języku Assembly. Aby programować Visual Studio w Assemblerze, utwórz nowy projekt i wybierz pusty projekt aplikacji konsolowej Windows C. W tym miejscu możesz zmienić nazwę swojego projektu, a w tym polu możesz zmienić miejsce docelowe, gdzie chcesz zapisywać swoje projekty. Gdy już utworzysz sobie nowy pusty projekt aplikacji konsolowej, prawym przyciskiem myszy naciśnij na folder plik źródłowy, dodaj nowy element. Następnie wybierz sobie plik z rozszerzeniem CPP i w tym miejscu zmieni jego rozszerzenie na ASM. Kiedy utworzysz plik z rozszerzeniem ESM, naciśnij przycisk Dodaj i odda Ci się on w plikach źródłowych do struktury projektu. Następnie naciśnij prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu, wybierz Ustawienia zależności kompilacji, Dostosowanie kompilacji i wybierz MASM. Następnie jak zaznaczysz sobie w ustawieniach MASM naciśnij przycisk OK. Następnie na główny plik projektu naciśnij prawym przyciskiem myszy, i wybierz właściwości, wejdź w ustawienia zaawansowane konsolidatora i ustaw sobie punkt wejścia na main, po czym naciśnij przycisk zastosuj. Następnie naciśnij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem ASM, wejdź w właściwości debedgera, najlepiej aby był on ustawiony na aktywny 64. To wszystko teraz, możemy już tworzyć programy w assembly. Na przykładzie wybranego programu pokażę, że te ustawienia działają. No i proszę, program pojawił się bez komplikacji, co nie zmienia faktu, już mogą się one pojawić. W razie pojawienia się komplikacji zostaw komentarz, to postaram się pomóc Ci go rozwiązać. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku.